Zaskakiwanie najbliższych nigdy nie było łatwiejsze. Nowa platforma z przepisami na Thermomix gwarantuje dostęp do niezliczonych kolekcji przepisów, ułatwiających planowanie menu nawet na cały tydzień. Oprócz inspiracji to także konkretne wskazówki. Wystarczy wybrać potrawę, aby otrzymać listę zakupów. Gotowanie będzie szybsze i prostsze. Cały proces gotowania w nowym Thermomixie jest tak intuicyjny i ekscytujący, że wszystko ponadto przestanie mieć znaczenie. Dlatego zaskakiwanie najbliższych nigdy nie było łatwiejsze. To tak łatwe, że można zaskoczyć nawet samego siebie. Nowy Thermomix oznacza cyfrową rewolucję w świecie gotowania. Dzięki setkom sprawdzonych przepisów wystarczy postępować zgodnie z prostymi krokami, aby przygotować wszystko, co zostało zaplanowane. To tak łatwe i szybkie, że nawet dzieci mogą pomagać. Nowy Thermomix to coś więcej niż urządzenie kuchenne. To cały świat pełen inspiracji, wskazówek i zabawy. Jest zawsze przy Tobie, gdy go potrzebujesz. Thermomix. Gotowanie za dotknięciem palca.